Ale jak to dziadek się chwali, że oni od całego to rodzinnego <grystanie> <grystanie> łyski Glengario trafiła na ulicę Krępicką do Leśnicy so <grystanie> drama Dokładnie. <grystanie> Kobity nie piją. I co nam co nam zostało? Ale to takie picie to ja rozumiem. I kobiety kultura, i chłopy kultura, nie. A. Wszystko już kończymy. A to zabrać wszystko zabrać. 7. dzisiaj 7. Jak po niemiecku, w i do domu. 7 czerwca 2014 roku. I w miłym towarzystwie nawet Szkocka Łyski wchodzi. Jeszcze cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, robi zdjęcia nóg? No nie, zdjęć nóg nie robi. Ja robię. goliłem Darek, nie rob. Andzia Gola Ja też. Ja się nie goliłem. Warkoczy zapuszczał. Bo negrał wikinię. Filmował Darek Kraśnicki, zosiedla Żerniki. A starych izobelit.